Drogie dzieci, 2 kwietnia na całym świecie obchodzimy Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Książka towarzyszy nam od narodzin. No może chwilę później. Z niej czerpiemy wiedzę, zabawę, inspirację. To dzięki niej poznajemy świat. Również świat dziecięcych marzeń, dziecięcych bajek. Mam nadzieję, że w Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, ale nie tylko, będziemy wszyscy razem czytać naszym dzieciom i naszym wnukom, a ja na ten dzień wybrałem wiersz znanego ludzkiego poety Juliana Tuwima. Abecadło. Abecadło z pieca spadło, o ziemię się hukło, rozsypało się po kątach, strasznie się potłukło. I zgubiło kropeczkę, H złamało kładeczkę, bezbiło sobie brzuszki, a zwinęło nóżki. O jak balen pękło, aż się P przelękło, T daszek zgubiło, L do U wskoczyło, S się wyprostowało, R prawą nogę złamało, W stanęło do góry dnem i udaje, że jest M.